Szanowni Państwo, w ramach projektu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci, zapraszam Państwa do miasta Zawiercia. Orzeł w Koronie wzlatywał już w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Siewierzu, by dotrzeć do kolejnego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim, które w swojej historii ma bogate wydarzenia i piękne karty. Zawiercie jako miasto należy do najmłodszych w regionie i Niemniej jednak historia jego również jest bogata i obfita w wydarzenia. Spróbuję Państwa po meandrach zawierciańskich historii oprowadzić w najbliższym odcinku serii Orzeł w Koronie, Zagłębie Dąbrowskie. Zapraszam serdecznie.